Czy psycholog transportu może Ci dać termin kolejnego badania, oczywiście psychologicznego? Jak dostajesz od niego orzeczenie za jazdę po alkoholu? Orzeczenie oczywiście było ze skierowania od starosty Dzień dobry, dość często zaglądam na Pana stronę, oglądam filmiki bardzo pomocne Mam pytanie, na które nie znalazłam odpowiedzi na Pana filmikach Tuż, czy jako psycholog transportu mogę w uzasadnionych okolicznościach dać klientowi uprawnienia po zabraniu za alkohol ograniczone do roku lub dwóch lat. Czy zawsze dajemy bezterminowo? Czy badanie psychotechniczne po dobraniu prawa jazdy może być wykonane poza womp -em. Pozdrawiam. Na to drugie od razu odpowiem oczywiście, że może być wykonane poza womp ponieważ w mojej pracowni to to się robi. Tylko, szczerze mówiąc, nie pamiętam podstawy prawnej. I, I sytuacja nie jest tutaj taka klarowna, jeżeli chodzi o te terminy, bo w przypadku mnie lekarza, wyraźnie tam w ustawie o kierujących pojazdami pisze, że skrócenie terminu ważności ze względu na stan zdrowia jest po prostu ograniczeniem w prawie jazdy i, że tak powiem, i kropka. I na tej podstawie lekarze z WOMP-u dają swoje orzeczenia do prawa jazdy za jazdę po badaniu, za jazdę pod wpływem alkoholu terminowe. Natomiast, powiem szczerze, wiedziałem, że psycholodzy nie dają żadnych terminów tylko albo może uwalić, albo przepuścić trzeciego wyjścia nie ma, ale po prostu nie wiedziałem dlaczego Chociaż yy, widziałem orzeczenia i na tym orzeczeniu, które dostaniesz jest termin ważności. Natomiast im więcej zacząłem się w to wczytywać, to yy, te moje wywody w tej chwili potraktuj jako taką luźną interpretację prawa, jak zrobisz lepszą i udowodnisz, że na przykład te terminy obowiązują, przyjmę to z należnym szacunkiem. Zacząłem to czytać Wchodzisz w jakąś taką pętlę prawną Bełkot jest totalny Ale zacznijmy od treści orzeczenia które dostajesz za wódeczkę W wyniku badania psychologicznego przeprowadzonego na podstawie artykułu 82 ust. 1 punkt 4 litera A No i jeszcze jest dodatkowo litera B Niedługo dojdzie litera C i we wzorze jest termin ważności orzeczenia psychologicznego, także aż by się chciało tam szkrabnąć jak masz przypadek z pogranicza, na rok, na dwa, na trzy żeby delikwent wrócił. Natomiast, koło tego terminu ważności, masz takie trzy asterixy, trzy kropeczki i zacząłem czytać, co to znaczy w objaśnieniach Orzeczenie jest wydawane na okres, o którym mowa w artykule 13 ustęp 1 punkt 2 oraz artykuł 16 ustęp 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 kierujących pojazdami artykuł 16 ustęp 3 dotyczy chyba tramwajarzy to rzadki przypadek, natomiast ten artykuł 13 ustęp 1 punkt 2 No, przeczytam. Prawo jazdy kategorii C, D, D plus E i tak dalej, i tak dalej wydaje się na okres 5 lat nie dłużej jednak, niż na okres wynikający z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w artykule 11 ustęp 1 punkt 2 zastrzeżeniem artykułu 15, czyli wchodzimy w durnowatą pętlę prawną i trzeba być tęgą głową, żeby coś zrozumieć Ale sięgnąłem do artykułu tego 11 Ustęp pierwszy. Prawo jazdy jest wydawane osobie, która uzyskała orzeczenie pierwsze a lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem b psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem i nie dotyczy to prawa jazdy kategorii AM, AB i tak dalej i tak dalej i T. Czyli z tego wynika, że ten termin to dotyczy, w zasadzie kogo on tam dotyczy no, sam dokładnie nie wiem, ale dotyczy tych z artykułu 13 ustęp 1 punkt 2, czyli dotyczy kategorii zawodowych prawa jazdy. I tak szczerze, no, no nie ma konkretnie napisane, tak jak dla mnie, dla lekarza, że mogę zrobić ograniczenie w postaci terminowego prawa jazdy, jeżeli mi się zdrowie danego delikwenta nie podoba. No, w wąpach się nie certolą Czasem dają na 15 lat, no, ale częściej dają 2, 3, 5 W końcu, no jak podpadłeś za alkohol, to z reguły jesteś no, nie jesteś ten dobry I jakaś taka kara wychowawcza, przy okazji w postaci powtórnego badania lekarskiego na prawo jazdy, na prawo jazdy z reguły Ci się należy. Także, na tym kończę Mówię, bełkot jest totalny, nie znalazłem żadnej konkretnej odpowiedzi, że są jakieś terminy, że ten psycholog może skrócić czy może wydłużyć, czy może tam dać nie wiadomo co Także, czy to jest dobre, czy złe, też mi trudno powiedzieć, być może części osób by się należało powtórne badanie psychologiczne za rok, za dwa, natomiast no w tym przypadku, psycholog jak widzi, że się goś nie nadaje, to po prostu daje mu negat i sprawa się kończy. Natomiast, jeżeli masz jakąś swoją interpretację tej durnowatej pętli prawnej yy, daj to w komentarzu do tego wideo no, chętnie przeczytam nie, nie mam tutaj patentu na mądrość, natomiast mówię, bełkot totalny yy, No mówię, <taka>, taka to nasza Polska właśnie